Jaki rząd wielkości odpowiada trójce w liczbie 654,213? Zastanowimy się nad tym. Ale najpierw przepiszę tę liczbę. Każdą cyfrę innym kolorem. A więc 1. Nie wiem, czy starczy kolorów. I 3. Na pewno wszyscy wiemy, co znaczą cyfry po lewej stronie przecinka. Wybiorę neutralny kolor. Ta cyfra oznacza setki. Te cyfry mnoży się przez 100, czyli przez 10 do drugiej potęgi. Za małe te liczby. To jest miejsce setek, czyli miejsce mnożone przez 10 do drugiej potęgi. Ta cyfra oznacza dziesiątki, czyli mnoży się ją przez 10 do pierwszej potęgi. To jest miejsce jedności, a 10 do potęgi zerowej to właśnie 1. Po prawej stronie przecinka cyfra na pierwszym miejscu oznacza dziesiąte części jedności. Mnoży się ją przez 1 dziesiątą, czyli przez 10 do potęgi minus pierwszej. Ta cyfra jest na drugim miejscu po przecinku i oznacza części setne. Mnoży się ją przez 10 do potęgi minus drugiej. Ostatnia cyfra oznacza części tysięczne, czyli 10 do potęgi minus trzeciej. Odpowiedzmy więc na pytanie, jaki jest rząd wielkości trójki w liczbie 654,213. Jak widzimy, jej rząd wielkości to tysięczne. Tysięczne części jedności. To jest odpowiedź na zadane pytanie, ale chciałbym mieć pewność, że to rozumiecie. Przepiszę tę liczbę jeszcze raz w taki oto sposób. 600. 6 na miejscu setek. Plus 50, czyli 5 dziesiątek. Plus 4 jedności, czyli 4. Plus. Czwórka nie powinna być żółta. Plus. 4, 4 jedności plus 20 dziesiąte, 20 dziesiąte plus 1 setna 1 setna plus 3 tysięczne 3 tysięczne Możemy też jeszcze inaczej, żeby wszystko było jasne. 6 razy 100 plus 5 razy 10 plus 4 razy 1. Znowu czwórka w złym kolorze. Plus 4 razy 1 plus 2 razy 1 10... plus 1… RAZY 1 setna i w końcu plus 3 razy 1 tysięczna. Rozpisanie liczby w tej postaci najlepiej wyjaśnia, czym jest rząd wielkości. Szóstka jest na raz, dwa, trzy, trzecim miejscu przed przecinkiem, miejscu setek i oznacza 6 setek. Piątka na miejscu dziesiątek oznacza pięć dziesiątek to są cztery jedynki a trójka na miejscu tysięcznych oznacza trzy tysięczne.